w drugiej części mojego wywodu na temat połączenia się z BMW i programów, jakich możecie i będziecie używać do diagnostyki, kodowania i programowania swoich BMW. Tutaj omówimy trzy poszczególne programy, które w zasadzie mają od 95 do dziś działają z autami. Czasami są wręcz wymagane, żeby przywrócić auto do, do życia. Dzisiejszy pacjent to E83 z 2009 roku, czyli względem poprzedniego filmu ja tutaj zaczynam z kadekanem, muszę mieć z przełącznikiem, żeby pin 7 i 8 był zmostkowany, żebym widział wszystkie możliwe sterowniki w aucie, zakładam, że kabel macie już przygotowany i zainstalowany, jak to sprawdzić, czy wszystko działa, jeżeli macie te czarne ikonki w Winpie, widoczne to znaczy, że auto jest rozpoznane i zapłon też jest jak sobie wyłączę zapłon, to widzicie od razu mi to przeskakuje odłączę kabel też od razu znika, więc to jest ważny, najprostszy sposób, żeby wiedzieć czy wszystko, czy kadekan się funkcjonuje poprawnie i widzi samochodem, czyli podstawy co tutaj widzicie, po lewej stronie programy tylko i wyłącznie do serii E programy wspólne i programy służące do serii e, e, przepraszam, F, G oraz I, no i tutaj, może tak rozszerzę, to są programy wspólne, to pomijamy, to są programy do, do innych hałt. Zaczniemy sobie od INPY. Jak widzicie, tutaj mamy jedna autka, w zasadzie ja mam dwie INPY, bo tak jak tutaj macie F, G oraz I, Do troszkę nowszy hałtek, żeby sobie po prostu za każdym razem tego nie edytować, ale to są dokładnie to samo, tu, tutaj mam inne auta wybrane w menu już wiecie, że mam x trójkę przed sobą, podłączoną do auta, więc klikam Shift F3 pierwsze co, muszę wiedzieć w jakie w, jakie w aucie są sterowniki, żeby się z nimi połączyć oczywiście Wy nie możecie tego wiedzieć, więc możecie tego nie wiedzieć, więc jeśli nie, nie macie pojęcia, możecie sobie popróbować, ok, to mi nie działa Dobra, to jeszcze raz, nic się tutaj złego nie stanie przy próbie połączenia Ja wezmę sobie przy skrzyni, w sekcji skrzyni biegów, skrzynię rozdzielczą Jest jedna do wyboru, więc jeśli macie jakiegoś x to od razu możecie sobie spróbować przetestować tutaj Tak jak mówiłem są tłumaczenia, ale one są niepełne Generalnie ja mówię INPA jest po angielsku i po niemiecku z tym z tą różnicą, że niektóre sekcje są przetłumaczone na polski. Jak, jeśli jest dla waszego auta po polsku fajnie, jeśli nie, no to niestety nic się z tym nie da za bardzo zrobić, chyba że ktoś życzliwy to będzie jeszcze dalej tłumaczył. W co mocno wątpię. Proste menu, macie klawisze od F do F1, F2, F4, F5, F8, F1 to jest odczytanie informacji o aucie i F2 informacje o sterowniku, F4 to możecie odczytać błędy i je wyczyścić tutaj akurat nie ma żadnych, więc nie ma co czyścić F5 możemy sobie zobaczyć podstawowe dane, podstawowe wartości o danym sterowniku nie wiem, klasyfikacja, tutaj nie za bardzo wiem do czego to służy ale weźmy sobie nie wiem status kodowania jest pod X3, więc wszystko się zgadza. Podstawowe rzeczy mogę sobie wyczytać. Jak oczywiście wiem, co chcę zrobić, nie wiem, jak chcę skalibrować na nowo skrzynię rozdzielczą, to naciskam F5, ona jest skalibrowana, więc tutaj nie ma potrzeby. Ale jakbym musiał, generalnie musiałbym dalej pogrzebać sobie, albo użyć tu 32 żeby ją poprawnie skalibrować. Więc nie wiem, weźmy sobie jeszcze jakiś inny moduł, Shift F3, układ jezdny, DSC, czyli sterownik ABS-u. Nie wiem, weźmy sobie F5. Mogę sobie odczytać prędkości na konkretnych autach, jak się na konkretnych kołach, jak się obracają, tutaj mam czujnik kąta skrętu, jak sobie kierownicą to się e, ruszam, to wartości się zmieniają. Podstawowe rzeczy, które nie trzeba czekać, jak wiem, co chcę zrobić nacisnę pedał hamulca, no to też wszystko mogę sobie w bardzo prosty sposób i szybki sprawdzić warunek jest jeden, muszę wiedzieć jaki to moduł i muszę wiedzieć co chcę konkretnie sprawdzić i muszę się pogodzić z tym, że będzie to po angielsku albo po niemiecku poprzednio było po angielsku, to już widzicie język niemiecki dominuje Dobra, to jest INPA, bardzo przygatny, przydatny Szybki program do odczytywania, kasowania błędów, sprawdzania podstawowych rzeczy. Musicie tylko wiedzieć, co chcecie zrobić. INPA działa w taki sam sposób jak Tool32. Tylko tam już jest drobna graficzna reprezentacja tego, co chcecie zrobić. Tutaj już mamy, moim zdaniem, program inżynierski, więc jak sobie już wiemy, że mam po poprzednim screenie, jak patrzyliśmy na identyfikację, mam moduł w rozdziel, skrzyni rozdzielczej VGSG83 więc sobie go otworzę, pojawiają mi się konkretne możliwości wyboru, klikam info, od razu mi wyczytuje to co widzieliśmy w Winpie Identyfikacja. Znowu to samo, co mieliśmy w INPie, więc inpa w sposób graficzny pozwala wam wywoływać rzeczy. Tylko uwaga, jak nie wiecie, co klikacie, możecie sobie może nie, nie zepsuć auto, ale może wam nie ruszyć, albo będzie się dziwnie zachowywało. Więc jeśli tutaj już chcecie trochę powalczyć, to rozeznajcie się, co konkretnie chcecie zrobić, co, z czym i. Dlaczego wybieracie mm, konkretną opcję, a nie, nie, nie używacie INPY? Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. To jest inżynierski program. Inpa powstała na bazie e, tych samych funkcji, niemniej jednak jest troszeczkę bardziej przejrzysta i reprezentuje pewne rzeczy w sposób graficzny. Zamkniemy sobie tą opcję i przejdziemy do ISTY. Czyli w zasadzie programu, który jest używany w ASO. Jak oddajecie auto na diagnostykę, czy na serwis BMW, to jest program, którego, z, którego korzysta, z którego korzysta ASO. Jest to kompendium wiedzy. I tutaj znowu sobie wrócimy. Widzicie, menu jest po polsku i większość jest rzeczy spolszczonych. W pierwszej kolejności, do czego Was zachęcam, to jeśli macie poprawnie zainstalowaną listę to będziecie mieli widoczne też inne auta jeżeli nie macie takiego turkosowego, zielonego koloru widocznego to znaczy, że nie jesteście w BMW jak na przykład sobie wezmę na Mini kliknę OK to zmienia się od razu schemat na pomarańczowy. więc czasami jak mam się z autem, coś nie chce połączyć albo nie wiem, wywali dane sprawdźcie zawsze w ustawieniach klikając tutaj na ten kluczyk czy jesteście na pewno ustawieni na samochód, motocykl, bądź konkretną, e, konkretny model, konkretną markę BMW teraz się przełączam z powrotem na BMW i e, będziemy się łączyć z samochodem za chwilę jeśli chodzi o interfejs, jesteśmy na kablu KDK i w interfejsie pojazdu musi być ustawiony diabas. łączyliśmy się z INPO, więc ISTA też bez żadnego problemu się powinna połączyć klikam OK mam znowu turkusowe Menu, rozszerzę sobie poprzez kliknięcie, rozciągnę sobie na całą ekranistę, poprzez kliknięcie na ten szary górny pasek, kliknę sobie na połączenia, pojawia mi się pusty diabas, i widzicie, nie mam tutaj żadnych menu, żadnych da menu, dodatkowych danych. Klikam utwórz połączenie i muszę chwilę poczekać, jak widzicie, mogłem odczytywać dane bezpośrednio sam kontrolowałem to co hmm, chcę zrobić w przypadku ISTY muszę poczekać bo program odczyta sam wszystkie sterowniki odczyta z nich błędy chwilę to potrwa w zależności od auta no myślę że w przypadku tej x to 2-3 minuty zajmie w przypadku nie wiem jakichś, no, jeśli auto ma więcej sterowników jak nie wiem 65 czy 70 jakieś bogato wyposażone no to niestety trzeba czasami nawet i w 5 minut e, poczekać aż to aż się połączy i wyczyta wszystkie dane więc tutaj ważna informacja nie rozłączajcie poczekajcie aż skończy jeżeli auto pokazuje win a raczej jeśli ista pokazuje VIN i auto się identyfikuje to trzeba już tylko poczekać jeżeli nie może się połączyć z autem nie martwcie się, ISTA Was o tym poinformuje a w pierwszej kolejności numer identyfikacyjny pojazdu numer VIN nie zostanie wyświetlony tak jak ma miejsce to teraz co znajdziecie w samej iście Jesteśmy w iście. Co tutaj widzicie i przedstawię Wam te najważniejsze funkcje isty, z których się najwięcej korzysta. Pierwsza zakładka informacja o pojeździe. To menu już widzieliście, gdzie jest rozkodowane auto. Tutaj mamy rozkodowane wyposażenie. Tutaj widzicie graficzną reprezentację sterowników zainstalowanych w aucie. Tutaj macie rozpiskę, co jest danym sterownikiem po prostu rozwinięcie tych skrótów protokół, procesu, który cały czas możecie wydrukować to konkretnie co robicie z autem informacje z doradztwa serwisowego tutaj nie będą działały dalej bardzo ważna zakładka przetwarzanie pojazdu gdzie tutaj mogę sobie wejść konkretnie w interesującą mnie część i mogę poszukać Informacji, jak coś zdemontować, jakie są wartości dokręcania śrub, i tak dalej, i tak dalej. Więc program jest duży, plików też jest bardzo dużo, więc czasami no trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ok, ASD to są momenty dokręcania śrub. Tutaj mam instrukcję, jak zidentyfikować, jaki, gdzie jest numer silnika. No, wszystko ładnie pokazane. I tutaj zwracam uwagę już te części są po angielsku albo po niemiecku tutaj wszystko widzę w miarę po polsku, tutaj jak już się zaczynają instrukcje dostępne one są tylko i wyłącznie w tych dwóch językach Weźmy w jakąś inną głowicę głowica cylindra z pokrywą, no to jest kwestia tłumaczenia, chodzi o głowicę i znowu chwilkę sobie poczekamy OK chcę sobie zdjąć głowicę i mam dokładną rozpiskę co mam zrobić po kolei żeby wykonać tą czynność serwisową, jakie narzędzia, jakie momenty dokręcania. No, ciężko się z tym zgubić. Niemniej jednak e, tutaj jest wszystko. na tym działa serwis BMW. W przetwarzaniu pojazdów macie jeszcze wyszukiwanie błędów i specjalnie odłączyłem mm, e, jedną, jedną żarówkę i czujnik e, spalin przed dpf żeby wywołać jakieś błędy. Tutaj możemy też po objawach błędu szukać, co się konkretnie dzieje z autem. Przez strukturę funkcjonalną tutaj możemy sobie rozbić na konkretne auto. Tak jak widzieliście w WinPE: karoseria, nadwozie, napęd, podwozie. Tutaj możemy sobie poszukać po objawach, co można z autem zrobić. Struktura podzespołów, tutaj znajdziecie konkretne rzeczy dotyczące dokręcania momentów czy też schematów elektrycznych, weźmy sobie tutaj, tu akurat będzie, bo już nie pamiętam co to jest, ale to chyba lokalizacja, tak, więc od razu mi pokazuje gdzie to jest, weźmy może coś, albo większą ilość danych, zobaczmy, jeśli kliknę po prostu na cały cały podpunkt, to mi się wyświetli wszystko, co tutaj znajdzie się pod tym podpunktem. No i zobaczmy, czy są tu, nie, tutaj za wiele nie ma rzeczy, no ale weźmy może jak, dobra, łącznik. Dobra, zasilanie, zobaczmy, co... Myślę, że pod zasilaniem znajdziemy jakiś schemat elektryczny ja mam tu rozpiskę e, całą e, bezpieczników mogę też kliknąć na link, który się tu pojawia który mnie bezpośrednio doprowadzi do punktu, e, który wskazałem mogę też poprz poprzeskakiwać między tymi konkretnymi linkami, które są tutaj dostępne i to dotyczy każdej w zasadzie części więc tak naprawdę jeśli chodzi o serwisowanie auta jest tu wszystko dalej mamy funkcje serwisowe jeśli już wychodzimy z błędów no i tutaj mogę sobie na przykład wywołać podobne rzeczy ale jak robiłem w Inpie, ale mogę wywołać na naprawę i wprowadzić nowe wartości adaptacji, wpisać wymianę oleju nie wiem, jak chcę sobie popatrzeć jak silnik pracuje, to mogę wyzerować e, wartości wtryskiwacza ale bardziej mi chodziło o pomiar nierównomierności pracy czyli to są korekty mm, wtryskiwaczy programy do kalibracji czyli jak nie wiem, czasami Wam się rozkalibruje, rozkalibruje e, kluczyk od sterownika silnika i kasa Tutaj macie opcję do wywołania w nadwoziu, w podwoziu, no, wszystkie opcje, czyli co możecie zrobić, a o tym tutaj jest zamieszczone. Aktualizacja oprogramowania, jak też widzicie, albo pamiętacie, mam nadzieję, z poprzedniego filmu, to jest seria E, więc od razu prosi mnie o połączenie się z Istą P, bym mógł aktualizować. W tym menu, mogę, jeśli mam Icoma i za, za chwilę będę się na niego przełączał, jestem w stanie w serii F, G i U aktualizować sterowniki. Minus tego jest rozwiązania taki, że system nie pozwala wybrać jednego sterownika, tylko wszystkie, więc jak macie jakieś chip tuningi, usunięte DPF albo inne modyfikacje auta, przywróci to te wartości do stanu fabrycznego, jeżeli w liście zalecanych funkcji będzie aktualizacja sterownika silnika. Plan serwisowy Tutaj są wykonywane rzeczy, które za, podczas aktualizacji oprogramowania będą wymienione, w ulubionych, no to wiadomo. Środki warsztatowe to części, technika pomiarowa, czyli to, co jest Wam potrzebne, co chce, co musielibyście kupić od BMW, jakie konkretne narzędzia, żeby diagnozować auto. Yy, bardzo przydatną funkcją jest, wrócimy sobie do informacji o pojeździe i drzewko sterowników. Jak wywoływałem sobie w Winpie niektóre rzeczy, mogę sobie wywołać DSC poprzez kliknięcie na przycisk wywołaj funkcję SG i mogę zobaczyć czujnik kąta skrętu, odpytaj stan i mam dokładnie to samo co w Vimpie, no tylko w łatwiejszy sposób i mam, mogę sobie wywołać tych funkcji znacznie więcej jest to może trochę bardziej intuicyjne, dokładniejsze możliwe, ale może nie w samych odczytach, ale w sposobie, jak jesteśmy tutaj e, dotrzeć, jakie inne sobie wybrać e, opcje. Możemy też uruchomić silnik pompy. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale teraz pompa sobie pracuje. Przez 5 sekund, włączanie zakończone, zamykam, więc wywołuję po kolei rzeczy. Klikam tutaj wyświetl pamięć błędów, żeby przejść do tego menu, zobaczycie, zaraz nie przyniesie przetwarzanie, wyszukiwanie, czyli te błędy, które zostały przeze mnie wywołane. Z względem tych błędów, i to czym posiada bardzo fajną opcję. OK. Że na podstawie błędów podaje mi przykładowe funkcje ich rozwiązania. Nie wiem, wejdę sobie w ABL, to jest funkcja diagnostyczna i od razu. Ok, sprawdź, czy jest napięcie. Klikam, tak, generalnie jest napięcie. Tutaj mam znowu całą już od razu podpowiedź, rozpiskę, jak o schemacie elektrycznym, opis działania, jakbym chciał. Dalej, mogę zakończyć bądź powtórzyć i tak dla każdego praktycznie błędu są zalecenia pewne techniczne, które są wydawane serwisantom. E, idąc dalej, cofnę się do przetwarzania pojazdu. Tutaj mogę też usunąć pamięć błędów. Klikam i tu jest bardzo ważna rzecz. E, pierwsza różnica i może przechodząc już do różnicy między icomem a kadekanem czy Enetem w, w górnym prawym roku widzicie, rogu widzicie KL15 i KL30 Te wartości są zer, wyzerowane System nie rozpoznaje, czy auto jest ma napięcia na akumulatorze To jest KL30 i czy ma napięcia na zapłonie To jest KL15 A Przy Icomie on to rozpoznaje Ja na przykład teraz wyciągnę kluczyk No i guzik, nic się nie dzieje Może go z powrotem, guzik, nic się nie dzieje Muszę w przypadku KDK z tym musicie się pogodzić. Jeśli nie macie głowicy, klikacie anuluj. On i tak usunie te błędy. I klikacie, wywołaj, e, rozpocznij jeszcze raz test pojazdu. I on ponownie sprawdzi, czy występują jakieś błędy w aucie. ok, pojawiły się jakieś nowe błędy możemy sobie znowu wyświetlić pamięć no tutaj zakładam, że muszę faktycznie wyłączyć zapłon Uśpić na chwilę auto, no, bo bawiłem się, wymuszałem włączeniem pompy DSC, więc tutaj powstał jakiś błąd no i cały czas tylne światło przeciwmgielne e, hamowania po prostu jest jak no wyciągnąłem żarówkę, więc błąd pozostanie z nami cały czas tutaj na chwilę zapauzuję i za chwilę do Was wrócę jak już się przełączę na Icoma podpięty, zamykamy tą sesję, by zamknąć e, sesję Wiścia, albo w ogóle zamknąć Istę, musicie zamkn upewnić się, że wszystkie tutaj te trzy okna są tak wyszerzone. najpierw klikacie sobie na ten X skończymy proces, to chwilę sobie tutaj podziała jak zakończy możemy teraz zmienić ustawienia isty. wracamy tutaj i czy korzystamy z Zeneta czy z Icoma, wybieramy tę opcję. Klikamy OK. Dalej procedura wygląda tak samo. Czyli wybieram sobie połączenie. Czekam chwilę aż się zgłosi Icom. Jest. Mamy tutaj już trochę więcej detali zgłasza się ikon na naszej sieci i wyczytuje napięcie i też pokazuje nam status, że jest wolny do wybrania bierzemy utwórz proces i znowu trzeba kilka minut poczekać Pierwszą rzecz, którą widzicie, od razu mamy odczytane napięcia na akumulatorze i na, na zapłonie. Już są zgłoszone na pomarańczowo, ponieważ są za niskie wedle ISTY, żeby działać z tym autem, więc stąd zalecenia, żeby zawsze mieć włączony, podłączony przynajmniej prostownik, ale najlepiej zasilacz diagnostyczny. Bo zaraz też lista zacznie nam sypać błędami, że coś jej się nie podoba. dobra, mamy znany nam poprzedni już ekran funkcjonalność programu w ogóle się nie zmienia ale w tym przypadku, jak już chcemy na przykład usunąć błędy prosi nas o wyjęcie kuczyka. robię to od razu jest kal 15 i system sam rozpoznaje przy bardzo, bardzo wielu funkcjach adaptacyjnych czy nie już wspominając aktualizacjach bardzo często jest zmieniany zapłon teraz włożę z powrotem kluczyk, włączę zapłon system sam sobie odczytuje, a widzi co się dzieje brak tej możliwości hmm, przy korzystaniu z Eneta powoduje tak naprawdę wyjątkowe ryzyko, jak chcecie coś aktualizować NET przez ISTE, dlatego nie będę w ogóle wchodził w ten temat. Jak mam teraz też podpiętego już icom koma i w, piątym, w trzecim filmie przesiądziemy się do e, serii F, tutaj już będę miał dane dotyczące aktualizacji. W tym momencie tak naprawdę nie ma dużej różnicy między icom a kablem KdK czy enet -em. Jesteśmy dokładnie w tej samej pozycji. Jeśli chcemy sobie diagnozować, nie ma problemu schematy, usunięcia błędów, no musimy anulować, Czytaj ponownie niewielki koszt. Mamy w kieszeni tak naprawdę tysiąca, około 2,5 tysiąca złotych, nie kupując ICOM-a. Tutaj umieszczę jeszcze link do Filmu, który mam poprzednie, moje iście jest może on troszkę bardziej precyzyjny i na podstawie auta z serii F, jak to wszystko sobie tam działa. Niemniej jednak na tym, w tym momencie zakończę te wspólne programy. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne, że Tool 32, INPA oraz ISTA działa z wszystkimi autami, czyli te trzy programy pokrywają nam diagnostykę, wywoływanie, adaptację we wszystkich autach.